A, tutaj Bartosz z kanału 10 i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować mój najnowszy deal, nabytek dosłownie kilka minut temu, ledwo, jeszcze spłacone, ledwo co wróciłem z miasta najnowszy deal znalazłem yy, na pewnym forum w dokładniej grupie na facebookowej z mojego miasta na tle RC Maniaków ktoś wystawił na Losi 8 wersji Tragi wraz z kilkoma rzeczami za 100 funtów lecz oczywiście trochę się potargowałem w sumie nawet dosłownie trochę tego mu się pytałem, czy 95 będzie ok? Yy, oddał mi piątkę wsiadłem do samochodu i wróciłem więc za chwilę m, bliżej wam zaprezentuję cały ten staw, który był jest za mną o, wraz z modelem, paliwem kontrolerem, wystawem mogą, naprawdę trochę tego jest więc grubsze jak to wygląda no i może Masz jakieś tu miejsce Paliwko ok może zaczniemy najpierw od skrzyni Tourboxa Firmy Stanley, spoko, spoko bo widzę, że już jedno pudełeczko tu znikło, ale spoko Nic takiego wielkiego, otworzymy tutaj Nic nie ma. Środkowy. Mały klucz. Kudza biała. Mała kutka. zaczniemy od góry, jakaś zużyta uszczelka do wydechu, też podkładka tutaj, łożyska, filtr paliwa, wodyklipsy, śrubki, chyba jakieś mocowanie z przodu wahaczy, tu chyba jest tylnik, plus kilka kształtów, dostarczy też od kotlerów, filtr paliwa wraz z Pom. kolejne dwa kryształy. Krystal, nie wiem, jak to tu. Tu jest numer pięć. pięć: pięć, dwa, cztery, czyli każdy inny. No, to szkoda. Ramiona do serw tutaj jakieś wycinaczki yy, włącznik ciekawe czy działa klucz do kół i świec hot bodies spoko, to jest jakieś aluminiowe klucz kolejne chyba nakrętka 17 do kół mały klucz do kół i ok, nic takiego szczególnego o, tu się rzuca file safe firmy fastrax bateria 72V firmy L&P, 2100 mAh zobaczymy w jakiej kondycji to od razu odłożę, podłączę świeca model Technics kuj! Quick speed medium. Własny klucz. Biela. Cześć. Kolejne. Ale to jest O. Nóż do plastiku. Kolejny klucz. Jakieś nakrętki, nakładki. Jakieś delikatne IOQ. Ok, przechodzimy tutaj. O, jakiś duży box. Przeniesiemy to tu, Dobra, co tu. Okej, okay, co, jakaś sprężynka, chyba one way. podkładki, uszczelka do rury wydochowej. kolejna. O, tutaj dużo widzę. wody tu dużo śrubek bardzo dużo śrubek dla amortyzatorów wkładki, ale tu widać ogromną ilość naprawdę ogromna ilość driftsantów stalowy, fajnie, fajnie Sprawdzimy, czy to w ogóle jest pod ten model. Okay. To też do zębów. Zawsze się przyda. Wiadomo, wypad może się zamienić w jakąś randkę, szmatka, Kolejne obcinaczki, większe. Hey filter. Tutaj kolejny zestaw śrub. Fajnie przydadzą się. Trzybę nigdy za mało. Shock Oil 100%. Ale 45. Spoko. Ładowarka do... Starter. Tu mamy oto start, bo jakby mniejszych nie mogli zrobić, ale spoko. Andrio, to on taki ciężki, pusty, z baterią to w ogóle z rynku Dobra, jakieś stare linki przewodowe. Live Oil. Jeden, pełny ten Deep Oil 20 tysięcy, kolejny klucz. Tutaj mamy co? Shock Oil 35, 12 50, 30 kolejny. Dziesiątka. Tutaj mamy jakiś smar. O, taśma klejąca. Koszuczno. Chyba było z fuňciaka. Ożyczki. Jeden starter. Blue starter. A... 5600 mała piłka mała piłka Spokojna. kolejny klucz Luzka. no i jeszcze więcej śrubek, bodyclipsów, kolejny ten kolejny krysztyf do kontrolera i odbiornika no i jeszcze więcej bodyclipsów krętek, nie w to doskonale widać. Tak na szybkiego przypomnienia jakby coś ominął. Fajne są te podwójne zestawy. Te pudełka pełne śrub. To i to. Fajne, śrubek nigdy za mało. Materia za chwilę idzie pod ładowanie. Tak samo glow starter i ładowarka. To od razu idzie pod sprawdzenie. Następna jest siateczka, w siateczka, z siateczka, z siateczka, siateczka. Butelka do paliwa z aluminiową rurką do tankowania samochodu z zbiorniczków półlitrowa, fajna, ale osobiście jest bez zabezpieczenia. Szkoda. Następnie jest kontroler 24 GHz firmy Etronix z wyświetlaczem na 8 baterii. Bardzo podobny jest od firmy Ofna czy Haba Bao do modeli Hyper i chyba ogólnie oni mają to tylko, że bez wyświetlacza, są tutaj piętełka. trzykanałowa z wyświetlaczem wszystko ładnie działa jakoś tak bardziej wyraźnie spróbuję o Staring trim Struggle trim Jakie jest napięcie? dual rate. Czy jakieś ołce dodatkowe są włączone? Jest naprawdę ich dość sporo. Jest ich aż 19. Cztery guziczki, Góra, dół. Exit, enter. Bardzo proste sterowanie nim. Nic skomplikowanego. Brak jest chyba obudowy. Samej obudowy antynki. Ale jako tako jak sprawdzałem przy pierwszej jeździe przy kupnie wszystko było ok. No zobaczcie jak to wyjdzie z dalszym zasięgiem, czy jak model gdzieś odjedzie czy coś. Jest budowany file Safe. Fajne. Ok. Wyłączamy. Następne są opony onroadowe od firmy. Proline a opony się zwą Road Rage Road Rage, fajnie będę miał do swoich modeli, Hex chyba 17 ładne nic nie jest popękane ładnie sklejone ładne jak Hex też ładnie dosyć czyste, ładne, fajne przydadzą się następne też są dość sobie ładne nie są nigdzie popękane, super. Kolejna, podobnie. Fajnie, fajnie. I ostatnia. Niech widać, hercy są. Nie widać żadnych śladów wyrzutkowania no. na nich. Nie są. Jest to Lossi. Hej, z super Z silnikiem Mach 247. Jak dobrze wiem. Jeden, że troszeczkę. Obudowa jest naprawdę Tylko brudna, naprawdę ładny. Powycinana okienka, więc kuleczka chyba wiedział, że warto schodzić dokładnie silnik. Lepiej dostosować obudowę, fajnie. Okej. Okay. a najważniejsze jest to oczywiście jak coś podobudową. Ok, zostawię jest też nowy 4,8. No, 4 a po prostu. Wymieniłem już na swój 6V pakiecik. Ok zaczniemy tak od... Od tego, jakie są wady. Wady jest bardzo słabe serwo skrętu Nie daje rady po prostu skręczać. Trzeba je wymienić, nie jest tak źle. Jest to jakieś... J.A. Racing Z650M Następnie Na razie hamulce serwo 645 Hiteka, więc fajnie Nad tym serwem już nie muszę się martwić I co? Tylne amortyzatory Nie wiem czy gęst, za gęste olej, czy coś popękało, w nich nie wiem, będę musiał sprawdzić ale w każdym razie, no... Tragedia. Przednie, okej. Okay. Przednie są super, ale tylnie... Tragedia. Okej. Okay. O, to jest ten silnik. Bardzo zdrowy silnik. na tre silnika nie mogę nic zarzucić oczywiście jest wrotofleckie od Losi, ale mam drill do niego więc nie jest źle głowica jest nietknięta jest naprawdę ładna przed chwilą nie myślałem, że że to jest paliwo, w nim jeszcze nie wyciągłem. pójdę zrobić jakiś pierwszy run no jest trochę zerdzewiały, trochę brudny, Ponad rok był nieużywany, więc odpalił naprawdę za pierwszym shotem. Leżło tylko paliwo doszło do silnika i od razu puch, petarda. Koła też są chyba. Nie, to są oryginalne Losi numer A7780 Fajne jeszcze dużo wyjeżdżają, wyjadą PC17. W razie pierwszej jazdy nie odczułem żadnych, nie wiem, oporów, nic takiego, zamontowany filtr paliwa, sportowy wydech, albo tego tak pisze, kim Racing sport. To tyle. Pierwsza jazda już niedługo, nie tylko sprawdzę małe co nieco w nim Dealu, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.